I ostatniej z mojej wycieczki, z mojej lutowej wycieczki po osiedlu Żerniki, krótki fragment filmiku, który jeszcze raz pokazuje budowę www.600dzielnica.eu budowa na osiedlu Żerniki, ulica Rumiankowa. 18 lutego 2014 roku, ale przypuszczam, że w tym wtorze roku, 2014, ta budowa zostanie zakończona